Otwieram 41. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych na sali jest 19 radnych. Pan przewodniczący Leonard Boiwko usprawiedliwił swoją nieobecność. Powód nieobecności pana Ryszarda Sarzyńskiego jest mi nieznany. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam Zastępcę Burmistrza Miasta, Pana Krzysztofa Hećmana. Witam telewizję kablową Barcat. 41. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek Burmistrza Miasta w trybie § 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Jest to sesja tak zwana, popularnie zwana sesją nadzwyczajną. Porządek obrad i proponowany projekt uchwały otrzymali Panie i Panowie Radni. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi porządku obrad. Jak już wspomniałem projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Otrzymali Panie i Panowie Radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1 na 41. Poproszę Panią Radną Ewę Pisarską, Przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej o opinię na temat projektu uchwały. Projekt uchwały dotyczy zmian fragmentu miasta Bartoszyce przy ulicy Inwestycyjnej. Aby uaktualnić i uelastycznić warunki dla różnego rodzaju budowli należy dokonać zmian. Zmian będą wymagać wskaźniki kształtowania zabudowy odnośnie wysokości budynków i budowli. Ograniczenie w obecnym planie do 15 metrów wysokości może być przeszkodą dla potencjalnego inwestora. Stąd komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt przedstawionej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Dla porządku informuję, że Pan Radny Ryszard Sarzyński jest obecny na sali, zatem jest nas dwudzi dwudziestu Radnych. Czy ktoś z pań, Panów Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie, tak? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z wyrzucaniem porządku obrad zamykam obrady czterdziestej pierwszej sesji Rady Miasta Wartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.